Dzień, Dzień dobry, dobry witajcie! W kolejnym kolejnym odcinku, odcinku naszego życia! Nie wiem co mnie podkusiło, ale wstałam razem z Rafałem. Jest szósta rano. Rafał wcina właśnie śniadanko. Zbiera się do pracy. Wybaczcie za moją goliznę, ale po prostu jest rano. Bardzo wcześnie rano. I ja się szykuję do pracy, a Dosia mi naszykowała śniadanko, no fru, raz nie w ogóle herbatę, ja już wszystko i wszystko do pracy. Ale niekoniecznie jestem rozbudzona, bo smarując jajko, prawie posmarowałam też mandarynkę majonezem. Mandarynka z majonezem? Super. Mówię, ulubione. Dobrze zacząć dzień z mandaryną. <laughs> los nas rozdzieli. Nie, ten bardzo dobry. <gry> Wracam do Was kilka godzin później, w tej przerwie zdążyłam się wyspać, w ogóle jest tak ciemno i zimno w mieszkaniu, mimo że mam rozkręcane kaloryfery yy, i nie chcę myśleć jak jest na dworze, a wiem, że czekam nie wyjście z domu, bo muszę zrobić zakupy. Tak myślałam, bo jutro są sklepy zamknięte, tak myślałam, że wczoraj oczywiście, wczoraj plan był dobry, pójdę na siłownię, przy okazji zrobię zakupy, a dzisiaj tak kombinuję, że może pójdę na zakupy i może że przy okazji pójdę na siłownię i patrzyłam, że na 17 są zajęcia super pośladki myślałam, że będzie coś łagodniejszego jakaś joga, jakiś pilates a tu dowalili. E, oczywiście to mogłabym pójść wcześniej ale, ale zanim się zbiorę to myślę, że będzie akurat już późne popołudnie e, na razie oswajam się z tą myślą robię sobie kawę, śniadanie już zjadłam i nie, nie wiem, no naprawdę chyba i tak muszę wyjść, żeby się rozgrzać troszeczkę bo coś jest nie tak na tej północy u nas I podeszłam wyjrzeć przez okno, zanim się zrobi ciemno i się zorientowałam dopiero, że jest zimniej niż myślałam, bo sypie śnieg. Wczoraj była taka plucha, wszystko się roztopiło, a dzisiaj na nowo powrót Jeszcze mój poranny patent, żeby nie było, że samą kawę piję. Staram się przed śniadaniem, ale różnie z tym wychodzi. Zimą mam problem z piciem wody. Nie chce mi się po prostu tak pić, szczególnie właśnie jak jest mi zimno. I po prostu bardzo skomplikowana sprawa. Do szklanki wody z cytrynką, pokazuję, mam tu dowód. Dolewam sobie gorącej wody z czajnika, troszeczkę chociaż. I wtedy ona tak fajnie rozgrzewa, że nie mam żadnego problemu, żeby wypić całą szklankę. Kawa troszeczkę mi się przedłuża, a ja postanowiłam, już proszę mnie nie odwodzić od tej myśli, że dzisiaj będę lenić się, może to złe słowo, bo chcę pracować przy komputerze, ale lenić się w sensie nie idę na siłownię dziś, tak myślę. Bo tak stwierdziłam, że to by było po prostu niesprawiedliwe Bo Rafał jest w pracy i nie ma takiej możliwości, żeby pójść na siłownię Za to po pracy możemy się spotkać razem i pójść po zakupy Możemy kupić na przykład ziemniaki, jakieś owoce, warzywa, ciężkie rzeczy Tak, żebyśmy oboje mieli jakieś tam ćwiczenia siłowe wieczorem I myślę, że to będzie najrozsądniejsze rozwiązanie Bo na siłownię razem już dzisiaj nie zdążymy pójść Także po prostu jest. Ja myślę też o tym, żeby Rafał się gorzej nie czuł, że nie poćwiczył dzisiaj. No i zostanę tu sobie z kawą i jeszcze z kawałkiem czekolady. A trening wieczorny będzie już wspólny. To co jutro bym chciała pójść na siłownię? Jutro się uda! Póki co cały dzień spędziłam przy komputerze i jak tak zaczęłam się ogarniać troszeczkę do wyjścia, to yy, czuję się jakbym z jakiejś dziczy miała wyjść zaraz do ludzi, a idę tylko zrobić zakupy i jeszcze spotkać się z rafałem, także yy, nic strasznego raczej, yy, ale yy, pracowałam intensywnie, tylko przeraża mnie to, że im więcej rzeczy robię, tym więcej sobie kolejnych rzeczy wynajduję, które wiem, że powinnam zrobić i yy, jakoś tak trudno jest mi to wszystko ogarnąć. Staram się zapisywać wszystkie swoje myśli, yy, ale w praktyce wygląda to, wygląda to tak, że otwieram sobie 10 zakładek i w każdej coś robię i to chyba nie jest najlepszy sposób na, to, na działanie, więc dobrze, że na chwilę wyjdę, odświeżę sobie troszeczkę umysłu albo resztki umysłu i jak wrócimy, to działam dalej. Mm, mm, mm. Co prawda jest nieco magicznie, bo śnieg pięknie psypie, ale jest taki mokry, lepki, od razu się roztapia. Z racji tego, że dzisiaj pewnie nic ciekawszego się nie wydarzy, pokażemy Wam co kupiliśmy, proszę bardzo. <głosy> Zaczniemy rodzinnie, pozdrawiam. To takie matra. pesymistyczne. Czemu nic się nie wydarzy? Może jeszcze jakieś tutaj fajerwerki będą dzisiaj? Być może. Kto wie. Może. Kto wie? W każdym razie śmietana maćkowe mleczarnia, Jogurt. <grym> Interesujące. Na razie idziemy w nabiał. Czterki wiejskie dwa. No białko. Kanapkowe. Do serków, szyneczki. Ale to do pracy na jutro. I trochę kiełków. Kiełki tak, zdrowe. I jajka. Bardzo dobre, z majonarzem. O i ziemniaki Cengula. pyszne, do pieczonych ziemniaków. Kasza bulgur dla rafcia z humusem. Z humusem do pracy, z pomidorem. Dwa chlebki. Do smalcu. Jeden do zamrożenia. Kiełbasa. Serweczka, kiełbaska. Kiełbasa do żurku. z promocji. Naturalne. Bananki. <grymki>. Dużo bananów Mianuszka. i jabłka do pokrojenia. I worki e, mniejsze. To takie standardowe zakupy, normalne, domowe. Jednak bez to, fajerwerków. To wolny dzień. Zrób jakieś fajerwerki, weź coś z i czymś, albo nie wiem, coś podpal w domu. Hmm. Czekajcie. Nie wiem gdzie za paniczka. To mi sięga. Hmm. Fajerwerków nie ma, ale nas zamrażalnie zrobił śnieg. Wiedziałeś, że coś się jednak tak, czekaj, Postanowił czekaj. zamarznąć, jakaś woda spływa z tego śniegu. Ej, nic się takiego nie działo z nim wcześniej. <laughs> No to dobrze, zima jest, no to śnieg tutaj, nawet w domu mamy. to sobie tam nie! Nie, chcę, dzięki. Nie. A, no dobra. Ja już więcej chyba nie będę mówić, że raczej się nic ciekawego nie wydarzy, bo właśnie zobaczyłam, że nie wiem, chyba mamy dziurę w dachu i po prostu śnieg nam sypie do lodówki. Aha, a może tam po prostu mieszka Mikołaj, bo to jest Laponia, taka lodówkowa, zamrażarkowa w sumie, nie lodówka. A może ty po prostu chowasz tu śnieg, żeby właśnie lepić bałwany pokryjome? trochę tak? mm -hmm. No naprawdę bardzo zabawne. Fit para dojada resztki sylwestrowe. I The 100 oglądamy. No jasne, chyba już naprawdę obiecuję sobie, że nie będę mówić, że nic ciekawszego się dzisiaj nie wydarzy, bo właśnie wyłączyli nam prąd, a w sumie to nie jesteśmy na to za bardzo przygotowani. I nie wiemy co się dzieje, czy tylko u nas, czy nie, także Rafał ratuj! No i uratowałam, bezpieczniki nam się. To co, bezpieczniki są? Nie, korki, korki. A co to są bezpieczniki? Korki. Dobra, można dalej spokojnie oglądać nadmiksa. Rafał od dawna już śpi, ja siedziałam przy komputerze, pracowałam, wysyłałam oferty, różne takie różności robiłam. I tak mi dzień zleciał Są dzisiaj, kolejne godziny przy komputerze. Koniec tego, idę spać. Także bardzo dziękuję za oglądanie tego vloga, zachęcam do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka i do zostawienia łapki w górę, jak zawsze. Uu, do zobaczenia jutro!